I właśnie w tym zdaniu, tak? Włóż w to serce, to znaczy, że mamy się posługiwać tymi jakby narządami, które dał nam Bóg, tak? Poznanie dobra i zła naszym sumieniem, aby, aby wkładać we wszystko serce i swoje uczucia. To polega na już <mum> Rodzina. O, Co daje nam rodzina? Życie. Życie, no przede wszystkim. Dom, dom, dom bezpieczeństwo? No, no, no jakby rodziny no, z no, no, no, Dokładnie. Moś? Dokładnie. Nie. To powiedziałem, co się na co? bo tu mamy wspomnianie, miejsce. wędrujemy codziennie gdzieś, nie po szkole, pójdziemy do domu, po czasami wędrujemy do sklepu, gdziekolwiek, do kolegi, do domu. Wiele miejsc, te małe wędrówki, codzienne przeżycia, które które mamy, które w jakiś sposób budują naszą codzienność. One wszystko budują naszą jedyną i główną wędrówkę w życiu, czyli wędrówkę właśnie do życia wiecznego. Test, tak? Nie ważne, co robisz w danej chwili, kim jesteś, po prostu to, co robisz, ale w to serce i wszelkie swoje umiejętności.